zagmatwana sytuacja, kiedy mój widz stracił polskie prawo jazdy. Potem y, po pewnym czasie zrobił szwajcarskie, bo zamieszkał w tej Szwajcarii, ale później chciał sobie po Polsce pojeździć no i w końcu pomyślał, że warto odzyskać to polskie. I kiedy on zostanie wykreślony z polskiej bazy danych jako ten, który nie posiada uprawnień? I oczywiście zaczniemy od zapytania. Właśnie obejrzałem pana film pod tytułem jazda na zagranicznym prawie jazdy po utracie polskiego. Jestem w bardzo podobnej sytuacji. Straciłem prawko 12 lat temu na okres 10 lat. Potem wyjechałem za granicę i od 10 lat nie mieszkam w Polsce, natomiast ostatnim krajem zamieszkania jest Szwajcaria, gdzie polskie prawo jazdy musiałbym wymienić do jednego roku, ale jako, że go nie posiadałem, to straciłbym możliwość wymiany po zrobieniu w Polsce. Także zdecydowałem się po prostu zdać egzamin tutaj. Mam szwajcarskie prawo jazdy no i w Polsce dowiedziałem się, że nie mogę na nim poruszać się w Polsce, nie mogę na nim jeździć i jest to święta prawda to już moja uwaga odnośnie każdego zagranicznego prawa jazdy zrobione, jak utraciłaś w Polsce. Muszę przejść badania i zdać egzamin na prawo jazdy powtórnie. Zaliczyłem już te badania lekarskie, ale nie podszedłem jeszcze do egzaminu i myślę tylko, czy dalej w bazie danych jestem na zakazie prowadzenia pojazdów, czy już nie. Bo jeżeli zdam egzamin, nie powinienem odbierać prawa jazdy, ponieważ podwójne jest nielegalne. Z kolei i Polskiego i tak Szwajcarii bym już nie mógł wymienić, bo y, poprzez pobyt stały powyżej roku nie mam takiego uprawnienia i naprawdę czy w jedną czy w drugą stronę łamię prawo, nie mam pobytu stałego w Polsce, a zrobię tu prawko i do tego będę miał dwa, lub nigdy nie będę mógł spokojnie jeździć po Polsce. Może znalazł już pan jakieś rozwiązanie z wyżej wymienionego filmu, lub czy może mi pan coś doradzić, kiedy nie będę wi widniał w polskiej bazie policji podczas kontroli jako osoba z zatrzymanymi uprawnie Niami. czy to będzie po złożeniu badań w urzędzie, czy dopiero po zdaniu egzaminu? No i kolejne pytanie, ponieważ jak mnie poinformował policjant, gdyby w tym momencie jeżeli jeszcze nie złożyłem wyników badań w urzędzie, miałbym kontrolę, to zabiorą mi szwajcarskie prawo jazdy i odeślą do Szwajcarii, a ja nie będę miał prawa dalszego poruszania się samochodem. Rozumiem, że chodzi też o poruszanie się samochodem w Szwajcarii. Czy po złożeniu dokumentów w starostwie i otrzymaniu druku z możliwością rozpoczęcia nauki jazdy zmienią się dane w bazie danych policji, czy nadal będzie to wyglądało to samo. Także widz no, ma taką sytuację trochę zagmatwaną. Natomiast sprawa jest tutaj prosta. Sięgamy do artykułu 103 ustępu trzeciego ustawy o kierujących pojazdami i czytamy, że Starosta wydaje decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny, który, która spowodowała jego cofnięcie oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Prawda? Czyli o pieniążki też tutaj się rozchodzi. Czyli jak mój widz, przejdzie badania i zda egzamin na prawko i dopiero te prawko odbierze, to starosta powiadomi administratora bazy danych kierowców, a, czyli to jest chyba tak zwany CEPIK, natomiast ten kto obsługuje tą, dana, tą bazę po prostu usunie zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast zdecydowanie nie wystarczy tutaj samo przejście badań lekarskich no i zapewne psychologicznych. Ile to dokładnie trwa, jak starosta wyda tą decyzję administracyjną, tego dokładnie nie wiem, ale w końcu to nastąpi. Pewnie gdzieś tam z miesiąc, bo od decyzji się zawsze teoretycznie można odwołać. Yy, czy ty się nawet możesz odwołać? Chociaż byłbyś głupi, gdybyś to robił oczywiście, jak już odzyskasz prawko. Natomiast co do, do takiego podwójnego prawka zduplikowanego to po prostu no, w Szwajcarii jeździłbym na szwajcarskim, a w Polsce na polskim. No i pewnie nikt się w życiu do tego nie doczepi, jak się nie będziesz tam chwalił dwoma prawa jazdami. Także w zasadzie historia dosyć ciekawa. Prawo polskie razem z międzynarodowym jest trochę zagmatwane. Czasami Powiedzmy, dochodzi do jakichś takich paradoksalnych sytuacji, że samo to, że chcesz to prawko odzyskać, to stajesz się przestępcą. Natomiast, no nie zamartwiałbym się zbytnio po prostu w Polsce po polsku jeździć na polskim prawku, Szwajcarii na szwajcarskim i nie sądzę, żeby ktokolwiek y, kiedykolwiek miał do tego jakieś pretensje. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli miałeś podobną sytuację, czyli odzyskane y, prawo jazdy, ale w zasadzie polskie, ale wcześniej y, już zrobiłeś zagraniczne y, i wracasz do Polski i nie wiesz, na którym masz jeździć, napisz to w komentarzu do tego wideo Tutaj oczywiście subskrypcja mojego kanału lub kolejny filmik jak klikniesz w ten prostokącik.